78 to 15% z jakiej liczby? Mamy więc jakąś niewiadomą liczbę, z której 15% równa się 78. Oznaczmy tę liczbę x. Wiemy, że jeśli wyciągniemy z niej 15% zapiszmy, 15% z x, czyli 15% razy x to otrzymamy tę liczbę. 78. Pozostaje nam rozwiązać to równanie. Procenty dużo łatwiej się liczy po przekształceniu ich w ułamki dziesiętne. 15% to jest to samo co 0,15. Dokładnie to znaczy słowo procent. Po łacinie na 100. To z kolei jest równe 0,15. To 15 setnych w zapisie dziesiętnym. Przepiszmy równanie. 0,15 razy liczba niewiadoma, czyli x, równa się 78. Teraz możemy podzielić obie strony równania przez 0,15. Dzielimy lewą stronę. Dzielę przez tę liczbę, ponieważ dzięki temu otrzymam przed x 1, czyli samego x. Jeśli mnożę coś przez 0,15 i dzielę przez 0,15, to nie robię nic. Opodzieliłem podzieliłem lewą stronę, muszę podzielić prawą. Te liczby się skracają i otrzymuję... x równa się 78 podzielić przez 0,15. Musimy to policzyć. To łatwe, ale pokażę Wam, żeby wszystko było jasne. Dzielimy 78 przez… to będzie ułamek dziesiętny, więc dopiszę przecinek, żeby było wiadomo, że to 78 całości oraz kilka zer. Dzielimy to przez 0,15. Aby uprościć sobie zadanie, pomnożmy licznik i mianownik przez 100. Wtedy uzyskamy same liczby całkowite. 0,15 razy 100 równa się 15. Przesunąłem przecinek o dwa miejsca w prawo. Użyję innego koloru. Tu jest nasz nowy przecinek. Usunę stary, żeby nam się nie myliło. To samo musimy zrobić z drugą liczbą. Przesuńmy przecinek o dwa miejsca w prawo. Jedno, drugie. Uzyskaliśmy 7800. 78 podzielić przez 0,15 to jest to samo, co 7,800 podzielić przez 15. Policzmy, ile to jest. 15 nie mieści się w 7. Można by wpisać 0, ale nie trzeba, bo to niczego nie zmienia. Ile 15 mieści się w 78? Pomyślmy. 64 razy, jeszcze 15 to 75… i tyle. Nad kreską wpisujemy więc piątkę. 5 razy 15… 5 razy 5 to 25… 2 w pamięci… 5 razy 1 to 5, dodać 2 to 7, wyszło 75. Odejmujemy… 78 odjąć 75 równa się 3. Spisujemy z góry 0. 15 mieści się w 30 dokładnie 2 razy. 2 razy 15 to 30. Odejmujemy, reszta wynosi 0. Spisujemy kolejne 0. Wciąż nie dotarliśmy do przecinka, który jest tutaj. Przepiszę go wyżej. Została nam do niego jedna cyfra. Spisuję kolejne 0. 15 mieści się w zerze 0 razy. 0 razy 15 równa się 0. Odejmujemy, reszta wynosi 0. Zatem 78 podzielić przez 0,15 równa się 520. Zapiszmy, x równa się 520. 78 to 15% z 520. Określmy te liczby poprawnymi terminami. 15% to oczywiście procent. To jest procent. 520, czyli niewiadoma z naszego zadania, to liczba, z której wyciągamy procent, a więc podstawa. Podstawa. A liczba, którą otrzymuje się wyciągając procent, to tak zwana ilość. W naszym przypadku jest nią 78. Ilość stanowi procent. Albo inaczej, odsetek z podstawy. Warto znać te pojęcia, ale najważniejsze to umieć policzyć takie zadanie. To ma sens. Popatrzcie. 15% to stosunkowo mała część całości. Skoro taka mała część wynosi aż 78, to liczba, z której wyciągamy procent, musi być duża. I rzeczywiście, otrzymaliśmy liczbę 520. 78 to dokładnie 15% z 520.